Cześć! Z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o jednej z najpopularniejszych funkcji wirtualnej centrali, a mianowicie o menu IVR. Zatem zaczynamy! Menu IVR jest to element, który pozwala na odtworzenie odpowiedniego komunikatu głosowego, po którym osoba dzwoniąca przy pomocy klawiatury swojego telefonu może wybrać do nowo na przykład odpowiedni język, konkretny dział lub osoby, z którą chce rozmawiać, czy dostęp do określonej informacji. Pokażę Ci teraz, jak dodać i prawidłowo skonfigurować menu IVR. Wejdź do kreatora swojego schematu centrali, kliknij zielony plusik w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element Menu IVR. W wyświeczonym konfiguratorze elementu określ kilka niezbędnych parametrów. Pierwszym z nich jest nazwa Menu, czyli dowolna przyjazna nazwa Twojego Menu IVR. Pozwoli ona odróżnić element na schemacie. Następnym parametrem jest zapowiedź powitalna, którą usłyszy dzwoniąca osoba. Możesz wybrać z listy jedną z wcześniej przygotowanych treści z wyborem tonowym, odsłuchać wybraną treść klikając ikonkę głośniczka, wgrać gotowy plik dźwiękowy lub utworzyć nowy komunikat z użyciem wbudowanego wirtualnego lektora. Kolejnym parametrem do określenia jest czas na wybór, czyli czas, w którym osoba dzwoniąca powinna dokonać wyboru tonowego, z kim chce się połączyć. Możesz również zdecydować, czy osoby dzwoniące, znające Twoje numery wewnętrzne będą mogły się bezpośrednio z nimi połączyć po wpisaniu takiego numeru. Jeśli chcesz aktywować taką możliwość, zaznacz checkbox przy Umożliwiaj dzwoniącemu wybranie Twoich numerów wewnętrznych. W takiej sytuacji połączenie będzie próbowało dotrzeć bezpośrednio na wskazane wyborem tonowym konto wewnętrzne z pominięciem wszelkich innych elementów schematu, np. koleje. Jeżeli będzie ono zajęte lub niedostępne, to połączenie zostanie rozłączone lub zachowa się zgodnie z ustawieniami przypisanymi bezpośrednio dla tego konta z w menu IVR istnieje również możliwość ustawienia akcji, które mają się zdarzyć w przypadku, gdy dzwoniący przekroczy czas oczekiwania na wybór, bądź dokonanie poprawnego wyboru. Zacznijmy od ustawień w sekcji czas oczekiwania na wybór dzwoniącego. Pierwszym z parametrów, jakie możesz ustalić jest dopuszczalna ilość prób przed poddaniem się. Jest to ilość prób, jaką ma osoba dzwoniąca na prawidłowy wybór tonowy, zanim centralka pokieruje połączenie dalej, zgodnie z ustaleniami dla nieprawidłowego wyboru lub jego braku. Jeżeli funkcja ta ma być wyłączona, należy wprowadzić wartość 0. kwestią jaką możesz ustalić jest komunikat z powodu braku wyboru, który będzie odtworzony w momencie gdy upłynie czas na wybór lub w przypadku braku wyboru tonowego. Tak jak w przypadku innych zapowiedzi, tak i tutaj możesz wybrać komunikat z listy, odsłuchać go, wgrać gotowy plik lub stworzyć nowy komunikat z wykorzystaniem wirtualnego lektora. Zaznaczając checkbox przy powtórz główne powitanie za każdym razem możesz zdecydować czy każdorazowo po komunikacie o braku wyboru lub nieprawidłowym wyborze tonowym ponownie zostanie odtworzona zapowiedź powitalna informująca jakie numery można wybrać. Ostatnim elementem, który możesz ustalić w tej sekcji, jest komunikat przed opuszczeniem menu IVR, gdy ilość dopuszczalnych prób zostanie przekroczona przez dzwoniącego. Możesz tutaj dodać specjalny komunikat z informacją o przekroczonej ilości możliwych prób i skierowaniu połączenia np. do kolejki ogólnej lub jego rozłączenia. W sekcji Niepoprawny wybór dokonany przez dzwoniącego, tak jak w przypadku poprzedniej sekcji, możesz analogicznie ustalić trzy parametry. To jest dopuszczalna ilość prób przed poddaniem się, komunikat z powodu dokonania niepoprawnego wyboru oraz komunikat przed opuszczeniem menu IVR. Po skonfigurowaniu wszystkich powyższych ustawień zgodnie ze swoimi potrzebami zapisz je klikając niebieski buton zapisz ustawienia. Następnie połącz menu IVR z innymi elementami na schemacie np. elementem początkowym start oraz wybranymi numerami lub kolejnymi elementami np. z kolejką. Od elementu menu IVR możesz pociągnąć maksymalnie 12 strzałek 10 dla wyborów tonowych od 0 do 9 1 dla niepoprawnego wyboru tonowego oraz 1 dla sytuacji przekroczenia czasu na wybór. I to już wszystko. Wiesz już co to jest menu IVR oraz jak dodać ten element do twojego schematu